Dobry, nazywam się Jerzy Rajkow-Krzywicki i postanowiłem prowadzić vloga od ponad półtora roku prowadzę w ogóle vloga takiego pisanego z literkami ale wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach vlog jest fajniejszy we found a faster route via Karmalicka, which saves 4 minutes to take the faster route, tap accept. akceptuję sobie teraz surówki, czyli takiego tylko ustawione poziomy, natomiast nieobrobionego nagrania nagrania naszej nowej płyty, czyli nowej płyty zespołu Tezis, którą nagraliśmy w zeszłym tygodniu w 5 dni w Owczarach u Marcina Prusiewicza, na setkę i było bardzo fajnie, w sensie po raz pierwszy jako zespół nagrywaliśmy wszystko na setkę. Ja już pomijam, że to jest super metoda na uzyskanie jakiegoś takiego zespołowego brzmienia i tej energii, która między ludźmi która między ludźmi się rodzi, jak się gra wspólnie muzykę na żywo ale przede wszystkim to jest super oszczędność czasu, jest niesamowita bo w 5 dni nagraliśmy 7 kawałków a poprzednią płytę, którą nagrywaliśmy na ścieżki Chyba rok. To niesamowite emocje w tej muzyce słychać. Ja już nie mówię, że nasz wokalista Kacper Gugała napisał teksty, które są bardzo osobiste i bardzo są poruszające. A ja bardzo lubię takie teksty, a ponieważ u nas w zespole wokale są po polsku. No to od razu jak gdyby od razu te, te teksty trafiają do, do trzewi po raz pierwszy z producentem muzycznym z naszym kolegą Kacperą Kempistym którego możecie na przykład znać z zespołu Forma no i, no i to są najlepsze kawałki jakie nam się kiedykolwiek udało napisać i zaaranżować w sensie pod kątem aranżacyjnym i pod kątem wykonawczym ten tryb pracy i, fakt, że właśnie z Kacprem pracowaliśmy jako producenty muzyczni, wycisnął z zespołu i z każdego z nas to co najlepsze i to jest i to strasznie słychać na tej płycie i jestem z tego bardzo dumny. <tryk> Niespodziankę, dzieciom Muszę się wyrwać na chwilkę na sesję zdjęciową No i nie wiem ile dzisiaj będę w tym biurze siedział Zobaczymy co ja tam zastanę W środku nocy skończyli panowie montować stoły konferencyjne Także nie powinno być bardzo źle Jeszcze muszę zadzwonić teraz do kolegi żeby się spytać Jak wygląda sprawa z informatyką Dobra muza. Lepsza niż wygodna jazda. Wynalazek 1, lokal 2. No jak to? Sukces. sukces. Ale no, jak mierzony? No jak to jak? Pieniędzmi. Pieniędzmi? No. Tak. Oni nie dojadą. Zapraszam na portrety. Dobra. Już możemy korzystać, wiesz? Korzystaj. Będziesz we vlogu. Świetnie. Sukces! <ślaski> Oczywiście sukces! Ale to było do szodstawki, co? Właśnie z czapką. Ale później zrobimy bez. Okay. Jakby chłopaki powiedzieli, że nie lubią tej czapki, to wtedy... wiem mnie on położył, która naprzód. Nie, nie ja chcesz. Tak. Boisz się, ciebie, wie, jak robić taką minę? Nie, boję się <ślesz> Kuba, co chcesz osiągnąć z tą sesją rozrywki? Ja chcę zobaczyć, jak wygląda, bo nie mam lustra w domu. O to zapytanie? Coś fajnego, coś, co chcemy tego. No, tak nie Nie rano udało mi się pobiegać i to jest bardzo, bardzo duża porażka, że muszę używać słowa UDAŁO SIĘ A dlaczego biegam? Hmm. No, zacząłem biegać po to, żeby generalnie rzecz biorąc się odstresować, bo mnie moja praca za bardzo stresowała po drugie, chciałem dać okazję mojej córce, żeby mogła obserwować, że tata to nie tylko chodzi do pracy, chodzi na próby, tylko też, tylko też chodzi pobiegać i się rusza. Jest to jakiś składnik jego życia. Lubię biegać rano, bo rano zazwyczaj można się załapać na wschód słońca a dzisiejszy wschód słońca był przepiękny